Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki Jestem lekarzem medycyny pracy z Wrocławia I, i, i w tym filmiku chciałbym trochę Ci opowiedzieć o tym co wydarzyło się w mojej przychodni w 2018 roku i jakie mam plany na lata przyszłe 2019 i później i zacznę od tego, że przenoszę się niedługo do znacznie większej przychodni jeżeli byłeś kiedyś w mojej poprzedniej, na Żernickiej 215 wiesz, jaka już jest tam czasami ciasnota, jakie są utrudnienia dla ciebie jako szeregowego pacjenta, jak nagle przyjdzie mi w jednym momencie 15 pacjentów z Ukrainy, nieczytaty, niepisaty, ledwo co tam po polsku rozumie i nagle trzeba jakąś tam obsługę tych pacjentów zrobić. Na pocieszenie nie przenoszę się zbyt daleko, wszystko będzie dalej na osiedlu Żerniki we Wrocławiu i do tego nowego lokum przenoszę również psychotesty z ulicy Kmicica, także wszystko będzie w jednym miejscu, nie będziesz już musiał wędrować około 800 metrów, z jednej kwatery na drugą, czyli z przychodni na Żernickiej do psychotestów na Kmicica, do pracowni psychologicznej na Kmicica lub odwrotnie. Nowe lokum będzie na ulicy również Kmicica, także jeżeli jesteś przyzwyczajony do moich przychodni, do moich pracowni, to dokładnie w tym samym miejscu praktycznie w tym samym miejscu będziesz obsłużony, będzie przestrzenniej, będzie więcej gabinetów, więcej udogodnień. Także idzie to naprawdę w dobrym kierunku. Planuję to gdzieś tak patrząc po, po, po planach budowlańców po tym, co robią ci budowlańcy. Gdzieś, myślę, na wiosnę 2019 roku. Jeżeli chodzi o moje osiągnięcia, dosyć poważne. W tym roku, jako jedyny lekarz w Polsce, nabyłem uprawnienia na badania pracowników tzw. platform norweskich, platform oczywiście olejowych. Ku mojemu zaskoczeniu, jeszcze nikt tego w Polsce nie robił. Nie jest to łatwe, nabycie tych uprawnień. Trzeba dobrze znać język angielski, trzeba się troszeczkę podszkolić, trzeba zdać egzaminy, ale do odważnych świat należy. Jakoś podjąłem to wyzwanie, Pojechałem do miejscowości Bergen, spędziłem tam cały tydzień i po przejściu audytu mojej firmy, jestem jedynym w Polsce lekarzem uprawnionym do badań offshore'owych, tak zwane certyfikaty norweskie, idąc za ciosem, jeżeli chodzi o sprawy norweskie. Jak już pojechałem na kurs offshore, to od razu zapisałem się na kurs, na tak tzw. certyfikaty marynarskie, tak tzw. świadectwa norweskie. Jestem już po tym kursie i wysłałem do ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie dokładny opis mojej firmy, poświadczenie zaliczenia tych kursów i inne niezliczone formalności. I mam nadzieję, że ta aplikacja okaże się również sukcesem. Może się okazać tym większym sukcesem, że od 2019 roku bodajże od 5 lipca żaden lekarz zagraniczny bez kursu w Norwegii nie będzie mógł tych certyfikatów wystawiać, przynajmniej na koniec roku 2018. Z tego wiem, że żaden z moich kolegów uprawnionych do tej pory do Norwegii szkolić się nie pojechał. Także tutaj moja cicha nadzieja, że być może pojadą, ale jeżeli nie pojadą, to nie będzie problemu, ponieważ będę się tymi platformami oraz świadectwami norweskimi dla marynarzy zajmował. Z innych ciekawych spraw Chester Step jako jedyny w Polsce, pomiar ramion też praktycznie, tak zwany shoulder measurement też praktycznie jestem jedyny w Polsce. Rozwinęło mi się zdecydowanie orzecznictwo lotniczo lekarskie, Dronów już po prostu nie mogę opędzić. No, jestem troszeczkę ofiarą własnego sukcesu, ponieważ konkurencyjna firma w moim rejonie wyznacza terminy 2-3 tygodniowe i nagle, jak to zwykle po polsku, wszyscy potrzebują na wczoraj, a tam musisz czekać powiedzmy 2-3 tygodnie, a nawet i miesiąc. I nie ma, nie ma litości, prawda? nie ma litości, żeby można to załatwić szybciej. Jest jeszcze jeden temat, którym się muszę pochwalić. Jestem czołową jednostką, placówką medycyny pracy, badającą pracowników ochrony oraz na broń w województwie dolnośląskim. Zaczęło się skromnie, nikt nie wierzył, że po przejściu na rynek prywatny ośrodki typu Nysa, ośrodki typu Cieplice inne tam jakieś ciekawe przychodnie o uznanej renomie w tej dziedzinie, nagle będą musiały się zderzyć z konkurencją. No Smutne jest to, że już powiedzmy przychodnia w Nysie przestała w ogóle ochroniarzy i pracowników na broń przyjmować. No, Jeżeli ja byłem tego przyczyną, to jest mi bardzo przykro. I jest to o tyle ciekawe, że nawet Osoby, które badają się do pozwolenia na broń są organizowane badania powiedzmy na strzelnicy we Wrocławiu podczas, że tak powiem, tych kursów broniowych nazwijmy to, wolą przyjść do mnie praktycznie za taką samą cenę, ale trzy razy szybciej wszyscy specjaliści na miejscu psychiatra, okulista, lekarz oczywiście uprawniony do badań na broni, psycholog zbadają cię w jednym czasie, co jest niewątpliwą zaletą mojej firmy. No i w zasadzie nie chciałbym przedłużać tego wideo. Powoli na tym kończę. Jeżeli uważasz, że powinienem podjąć jeszcze jakiegoś tematu z, z szeroko pojętej medycyny pracy, polskiej czy zagranicznej, oczywiście napisz to w komentarzu do tego wideo. No i pewnie zauważyłeś, że ten filmik jest troszeczkę kręcony inaczej, a mianowicie mam tutaj kamerkę, mam tutaj mały statywik, monopod, jest coś to bardziej w stylu vlogowym, do jakiejś takiej małej obróbki edycyjnej tego filmu. No i mam nadzieję, że oddźwięk niezależnie od tego, czy kręcę to na statywie, czy kręcę to ad hoc, będzie taki sam, czyli bardzo pozytywny.